Zapytaliśmy wszystkie urzędy gmin w Polsce, ile dostają wniosków o udostępnienie informacji publicznej. Choć pojawiają się głosy, że prawo do informacji jest nadużywane, że ludzie do, za dużo pytają, że trzeba coś z tym zrobić, a urzędy powtarzają, że są zalewane tymi wnioskami o informację publiczną, to nasz monitoring pokazuje zupełnie coś innego. Za mało pytamy. Dlaczego tak się dzieje? Wielokrotnie polega to na tym, że osoby pytające są zniechęcane że natrafiają na mur w urzędach, że dostają odmowy o udostępnienie informacji publicznej i tych informacji nie dostają. My pomagamy tym osobom, wpływa do nas kilka tysięcy porad rocznie. Jest to bardzo ważna praca, którą wykonujemy, bo tym wszystkim osobom staramy się pomóc. Nie byłoby to możliwe bez Waszego wsparcia, naszego działania. Dlatego zachęcam Was do tego, żebyście nas wspierali. Wszystkie informacje są na naszej stronie www.siecieobywatelska.pl łamane przez wspieranie.